działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku pozycja 1372 otwieram 36 sesję rady gminy w Jeziorach Wielkich witam wszystkich radnych pana wójta oraz pracowników urzędu gminy jednocześnie stwierdzam że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący punkt 1 otwarcie sesji Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: Zatwierdzenie kworum. Punkt 4. Wy wybór sekretarza sesji. Punkt piąty: Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 32 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 32 Sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. interpelacje radnych. Punkt ósmy: Dyskusja. Punkt 9. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 33 przez 186 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt drugi Uchwała nr 33 przez 187 przez 2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz skazywania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 33 przez 188 przez 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2021-2022. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Podpunkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji na stan 15 radnych, na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Podpunkt czwarty wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panu Radną Joannę Jędraszak. Przyjmuje pani? Tak. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 13 lipca 2021 roku. Stwierdzam, że podpunkt pierwszy protokół z 32 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Zawiera 9 stron maszynopisu i 9 załączników. Punkt drugi. Protokół nie, za, nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń względnie i Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt 4. Protokół z 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Gminy w Wyzieżach Wielkich. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Punkt 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 32. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 32. sesji Rady Gminy w Wyzieżach Wielkich. W dniu 13 lipca 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująca. Uchwała nr 32 przez 181 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031 uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 32 przez 182 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok uchwała w trakcie realizacji.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 Uchwała nr 32 przez 185 z 2021 w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych by chciał zabrać głos? Proszę bardzo Pani Halino. Poprosiłbym do mikrofonu. Ja, mam takie głos. ja tylko mam taką uwagę do y, y, tych pieniążów, które otrzymaliśmy 25 tysięcy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Y, to jest w tej samej uchwale y, y, zmiany budżetu. Po prostu uważam, że robimy teraz pracę za rządzących, którzy przespali początek pandemii i zamiast, moje zdanie i mam prawo je wypowiedzieć, zania, zamiast rzucić wszystkie pieniądze jakie są e, i zakupić szczepionki bez względu na kwotę i szczepić wszystkich chętnych, a nie dzielić ludzi, na pierwsza, druga, trzecia grupa, otworzyć, tak jak niektóre e, ośrodki czy punkty szczepień były otwarte do dosyć późnych godzin wieczornych, mówimy o kraju, to teraz e, robi się taką promocję na siłę i to jest szczepienie za gadżet i to my będziemy wykonać, mówię o samorządowcach czy, czy nas ludziach, e, robotę będziemy wykonywać za rządzących. Uważam, że ci, którzy na początku zaszczepili się poza kolejnością, to zrobili większą robotę niż rządzący później. Ale w związku z tym, że w budżecie jest projekt są pieniążki na drogę, więc będę głosowała za, bo drogi są ważniejsze po tysiąckroć niż takie szczepienie za gadżet. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Sekretarz. Niewiele. Pani Radna, tutaj niewiele możemy zrobić, dlatego że nie miałam. Które dostajemy, to nawet mamy zaznaczone, w którym, w którym paragrafie powinny być zacięgowane. My praktycznie jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcami i Państwa jako radni i pan wrójcy jako organ wykonawczy naprawdę nic nie może w tym kierunku zrobić. Tak mamy to zrobić, tak robimy na to wystarczy. i na to dostajemy pieniądze, ale jeszcze raz podkreślam. Tam w decyzjach, które otrzymujemy jest nawet wpisany w paragraf, którą Pani stanie na to zaciągować, więc znowu nam no, nie pozostaje nic innego, jak tylko to zrealizować, jeżeli nie zrealizuje tego, no to poniesie konsekwencje, ponieważ nie wykonał y, zadań y, należących do rządu, a ma obowiązek takiego zadanie. Pani Grażynko, jak Panią lubię, tak mnie Pani nie słuchała. Nie mam zastrzeżeń do Pani, tylko moje zdanie na temat takich pieniędzy, przez rząd tak wydawanych. Ja wiem, bo ja z Panią rozmawiałam, Pani mi, mi mówiła na co są te pieniążki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych by chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Projekty uchwał. Jeszcze mam pytanie, czy Państwo Radni pozwolą, abym odczytywał tylko tytuły uchwał bez uzasadnień? Dobrze, dziękuję uprzejmie. A więc podpunkt pierwszy, uchwała nr 33 przez 186 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.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 Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 33 przez 188 przez 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Iziora Wielkie w roku szkolnym 2021-2022. Proszę o głosowanie. Pani to zagłosowała Pani, bo tutaj właśnie mi pokazuje, że jeszcze nie. Tak? Dobrze. Tak? Dobrze. Nie, nie widać. Dobrze. Za przyjęcie. Czy Państwo Radni chcą powtórzyć głosowanie? Bo tutaj jednak wszyscy Radni byli za, za uchwałą. Było. Dobrze. To więc, a więc stwierdzam, że za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, czy ktoś ma zapytanie lub chciałby sobie zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Jurku. Też mam pytanie odnośnie hali, kiedy ruszają pracę? No, już podpisaliśmy aneks do umowy, i z tego co rozmawiałem z wykonawcą, to początek września. A termin wykonania? 2022, do końca roku. Tak, o ile pamiętam? Do końca przyszłego roku. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Punkt jedenasty mamy zrealizowany od razu i przechodzimy do punktu dwunastego zakończenie sesji, a więc zamykam 36 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.